Ej, ej, to mój ostatni w roku dwa po nieba buch, no i na was. kas To mój ostatni w roku dwa kąt dwa, po nieba duch, no i wierzam na was. Pielińskas kas kas kas Wiałbyś chciał się część pochwalić, no to dzisiaj zrób to Lecz gonią z wamorzeniami, więc że nie sprzyja ci los, nie. nie jestem taki jak wszyscy, nie, nie Bo mam urok osobisty Kursi lepiej jak bym chciał Ognie szalają z i pał, szał, szał, szał rower z powodu Ty no, dla rower, powiedz co może wygrażycie następne rzadze To ]acje. mój ostatni traf w roku 2K22 Po daj Bóg no i wierzam na was Piję liczka, szka, szka, To mój ostatni traf w roku 2K22 Po daj Bóg no i wierzam na was Piję To mój ostatni trach w roku 2K22 po daj i wierzam na Was Piję skazka, ska, ska, ska, ska To mój ostatni trach w roku 2K22 Ponie was daj no i wierzę na Was Piję lipska, ska, ska, ska, ra